Z rozkładu wynika, że nie jest taką osobą, jaką odgrywam. Ale najpierw powiem wam, jaka karta reprezentuje jej sceniczne oblicze. No więc jej sceniczne oblicze reprezentuje karta głupca. Co moim zdaniem idealnie odzwierciedla to, co widzimy na własne oczy. Ponieważ karta ta reprezentuje osoby zabawne, niewinne, naiwne. Poszukujący stale przygód oraz radosnej. Czy już właśnie nie taki wizerunek wykreowała sobie samych w oczach swoich fanów? I jednak karty wskazują na to, że to tylko jej sceniczne oblicze. Natomiast jej naturalne, codzienne oblicze symbolizuje karta rycerza mieczy. A to świadczy o tym, że rzeczywistość jest osobą energiczną, pełną pomysłów. Dobrze zorganizowaną, inteligentną, aczkolwiek czasem zbyt porywczą, zbadałem jeszcze jeden aspekt, moim zdaniem najciekawszy, i jednego o tym opowiem Wam w następnym odcinku. Teraz powiem Wam tylko czego on dotyczył, no więc dotyczył on tak zwanego obliczania świadomego. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam na drugą część odcinka już wkrótce.